Uuu, witam Was wszystkich na kolejnym odcinku wersji Malator X, dzisiaj możliwe, że na końcu zbierzymy sobie jeszcze Dark Matery, które sobie wsadziłem w ogóle. Wsadziłam je w środę, na jeden dzień, co nie? A wczoraj mi pisało, że jeszcze 14 godzin. Wczoraj po południu, a wrzucałam to w środę wieczorem. Pisały jeden dzień na, na tej maszynie, bo to ma, o co chodzi, a dzisiaj będą leaky do gry, już każdy wie chyba jakiej. Zacznijmy od tego. Od tego. Tu pierwszy leak w ogóle to był to Pink cat, który można kupić. Kolejny link to jest oczywiście już, on jest trochę stary. Nawet nie wiem, kiedy ja go przysyłam na Discorda 12 kwietnia. W ogóle zapraszam, link w opisie będzie. Pierwszy lik to jest taki, że, że po prostu będzie update, gdzie można zdobyć bardzo wielką ilość tych kryształków. Ja mam 8 milionów z Dakera tak minimalnie dostaję 50 milionów, czy coś takiego? O, jeszcze Dakera odbierzemy na odcinku. I jest konkurs na 200 milionów gemów. Na 200 milionów, to nie jest, to jest jakiś fake to jest prawda, 200 milionów gemów. I może jeszcze w dodatku 5 robót dam. Więc warto być na live, ale no Boże, na live, co ja gadam na no, odcinku. Tam jak swójka i stream będzie na drugim no, kanale po prostu, bo tutaj mam banal jakiegoś. O, dwutygodniowego lub dłuższego, więc tu nie będzie streamów przez dwa tygodnie co najmniej. I tu są właśnie te, gdzie może, co powinno tak... I będzie też jakaś kraina chyba. O właśnie, tutaj mamy Ward'a, Diamant mam tych muszę tu powiększyć, bo nie widać. Albo wy chociaż nie widzicie. No to się tak dziwnie baguje. No nie baguj się! I kolejne to są skrzynki. Jak były z tymi monetami, te, które są na pierwszym na przykład świecie z tym kratka na monety, to będą kratki z gemmami. Nigdy tak nie było, to jest pierwszy raz, więc jeśli nie widzieliście, się... to Osta... Dzisiaj widziałam tego lika, wczoraj go jeszcze nie było, nie wiem czemu. Jest lik z diamentową skrzynką! I sorry za uszy, bo się nawet nie spodziewałam, że taka diamentowa skrzynka aż będzie. W ogóle, no widzicie, ta jakoś dziesiątka dla jest dobra, dla mnie jest. I tutaj na przykład, cholera, tutaj mamy kolejnego strzmina, gdzie jakieś przedmioty są. I do, do szczęścia nie wiem, po co one tutaj, no są teraz. Tu są jakieś, ten, drzewka jakieś, to pewnie jakieś wizualne efekty i to chyba teksturowe. Tu są jakieś kwiatuszki i ostatni lik, czyli jest to taki, że mamy tu takie coś, mamy tu takie coś, jeszcze takie coś. że sorry, że mówię takie coś, bo nie wiem jak to się nazywa. Premiera została 18, to nawet odcinek będzie u mnie. Oczywiście ten, który był na, na ten, Wielkanoc robiony, więc... Znaczy, tak ja to było Dobra. Wiecie na serwer? W ogóle 10 online jest. Kurna, znowu klikło mi się zaproszenie. Nie chciałam zrobić zaproszenie. Jeden raz jak odbierać tej kara czy nie, Ale dobra. Widzimy się, jak będziemy w grze. Już jesteśmy, tylko mi coś ścina znowu. A ścina mi. Grę ścina. O już nie. I znowu. Mamy jedną dobę i wyjdzie update. Więc muszę odblokować tą ostatnią głupią krainę w dejkerze. W ogóle chyba sobie mam dać na Deikera. Jop! Yep. Ale fejla zrobiłem, bo nie wrzuciłem na Deikera. W ogóle jeszcze zobaczę, się na hardcore. Jest hardkora. I teraz wielka prawda, w ogóle nie wiem, czemu Robloxa znowu nie słyszę. ja mam w ogóle wszystko powyciszane. Idziemy na shopa. Dole. Cholera jasna, do Dejkera nie wrzuciłem. A mi się wydawało, że wrzucam coś do Dejkera Może mi się cancel klikło. Cóż, dobra, to dzisiaj sobie od... Wrzucę, jak nie zapomnę. Ja chyba, ja chyba będę robić, robił tak, że na jakieś karty będę zapisywał, że ja do Dajkera muszę PETY wyrzucać. Nie wiem, czemu ktoś tu ma 200 kół! I kiedyś najwięcej, jak otwieram te jajka i potem mi się wszystko odlagowało, miałem 5 w ów to miałam na liście prawie 100 kół! Jeszcze chciałam sobie wszystkie moje z z mi PETY załączyć, żeby miał najmocniejszy ten damage. I tak nawet się nie udało. O, proszę. A mogłem tylko jednym I Na przykład jak tu są te kratki, o tu, to będą wyglądały tak, jak przed chwilą widzieliście, czyli tu nie będą koń, tylko diamenty. Znaczymy, że tutaj do kawaii. Nie do kawaii, tylko kurna no. Widzicie, że na że mam wszystko prawe. Taker'a. Jamy fio, juliet. No w końcu to działa, no cholerka ja muszę, po, muszę tak raz kliknąć, bo jak kliknę dużo razy, to wyskoczy mi błąd. Chciałem się tak szybko podbierać. Powiedzcie mi, kurna! I zepsułem, bo mi pety wywaliło wszystkie. Ja mam tych petów? 6, 12, 18, 20 petów? Tak, 20 tak. Załączam sobie pety, które się nazywają Karton Coins. Idziemy tak od v Czekajcie, muszę wszystkie pety załączyć, bo to na Royalty. I zobaczmy, jak teraz będzie działać. I lagi oczywiście. Ile na tiku? Bo to daje mi też gemy dużo. Co mi dajesz z rojalki? W ogóle jak szybko to się rozwala teraz nagle. Tylko daje mi tiku dwa. 4 miliony to tyle, ile dostawałem. W ogóle nic się nie zmieniło. Da mi tika i da mi mniej albo więcej. A, tu nic nie zmieściło i co wiem, no co jest grane. A teraz w ogóle konkurs na te 200 milionów diamentów wtedy, kiedy będzie mu się... Czekaj, ja nie muszę stać tu, ja mogę iść do Kawai Tokio i mi się to samo będzie farmiło, no. Przecież to jest takie, o właśnie, ale mi lagowało się, znaczy laguje się. Ale ja przecież tam żadnych orbów nie no, aż 200 milionów gemów. To mam 8 miliardów, ale 200 milionów dla Was. Trzeba nam powiedzieć, to zostawić oczywiście nie kometę, tylko lajka. W ogóle nie wiem, czy wszystkie pety tu poszły. Staćcie lajka, staćcie subikę i napiszcie na przykład. Mi się zawsze wydaje, że jak się odwracam, to anuluję no, tu rozwalenie. I napiszcie, tu będzie dziś, będę dokładnie, bo. No O, czekajcie, bo muszę znowu pomyśleć. No przecież F2P to znaczy free to play jakby, no przecież bo tak F2P to tu na ekranie taki bardzo duży napis będzie napisany. To trzeba napisać w tym komentarzu. Mam no, nadzieję, że, że, że to mnie nie zablokuje na przykład komentarze. i tak będę blokowywać, więc... To jest wszystko, to, jest, jak jest, jak w i to będzie wszystko, moim no i co się dzieje z tym Pet Simulatorem. To jest właśnie urok, czemu ja nie lubię grać w Pet Simulator, bo to wszystko się po pierwsze zacina, a to mnie to nie pierdolę wszystko, bo mi się wszystko zacina. więcej karton końców niż tych eventowych dostaję, i eventowych mam 11 miliardów, a mogę jeszcze po openingu te do shopa. i znowu ister, kilka miesięcy. się dobra, dobra pa wszystkim pa jutro na odcinku na streamie, jeszcze miniaturkę będę robił dwie godziny do streama i tak są do odcinka, nie zostawcie no i to wszystko, więc pa